Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie moi kochani subskrybenci i słuchacze, jak zwykle na aktualizacji lustra. Wróżbę tę robię z kart Tarota i Lenormanda. Wróżba jest cała, więc oglądajcie cały filmik, ponieważ nie ma żadnego wyboru, są tylko dwie strony lustra dla Ciebie i dla Twojej osoby ukochanej. Także oglądnąć należy cały filmik i wysłuchać całej tej wróżby. Kochani moi, lustra robię co tydzień, ponieważ lubicie tę formę wróżby i chcemy aktualizować, ponieważ energie się zmieniają. Tak, Są różne sytuacje w relacjach. Z dnia na dzień się coś zmienia nieraz, tak? Jest milczenie, kryzys, brak kontaktu. No, chcemy zobaczyć, co w głowie Twojej osoby ukochanej, w myślach, czyli w sercu, jakie uczucia ma i jakie plany. Dobrze, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Proszę Was również o lajki z kciuszkiem w górę proszę o komentarze napiszcie mi koniecznie bardzo mnie to interesuje czy ten rozkład z wami rezonuje kochani również proszę jeśli chcecie wróżbę indywidualną napiszcie do mnie e-maila a ja powróżę wam prywatnie z kart Tarota lub Lenormanda lub kart Cygańskich. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach, a ja Wam od razu odpiszę, kiedy mam wolne terminy i jakie są warunki, co musicie mi przysłać, dosłać. Oczywiście zdjęcia, daty urodzenia, konkretne pytania, problem. Także zapraszam na wróżby indywidualne. I teraz skupmy się. Strona lewa to ty, osoba ukochana. Co myśli osoba pytająca? <śmiech> to znaczy osoba pytająca chciałam powiedzieć. Już mi się w język plącze, kochani. Osoba pytająca strona lewa, czyli ta, którą teraz tasuję. Myśli osoby pytającej. Uczucia osoby pytającej i zamiary osoby pytającej. Zamiary, plany, najbliższy rozwój. Dobrze, teraz osoba ukochana. Pomyślcie o Waszej osobie ukochanej. Co myśli osoba ukochana? Co myśli o ukochana? Co myśli osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Co czuje? Co czuje osoba ukochana? Co czuje osoba ukochana? I co zamierza osoba ukochana? Co zamierza? Co zamierza? Co zamierza osoba ukochana? Dobrze, zaczynamy kochani. Twoje myśli. Ty myślisz o romantycznym partnerze, czyli o Twojej osobie ukochanej, o tym, że chciałabyś stabilności, sukcesu w tej relacji i o tym, że być może, no nie wiem, albo spodziewasz się dziecka, albo chcesz dziecka z tą osobą romantyczną, albo po prostu chciałabyś, by coś się znowu rozwinęło, żeby on Ciebie za piękną, zadbaną, wypielęgnowaną, cudowną, uroczą, kobiecą, partnerkę spostrzegał, tak? Chcesz być matką, chcesz być jego kochanką, chcesz być jego partnerką, żoną. No i chcesz tych romantycznych spotkań, randek. O tych randkach i o tym rycerzu kielichów. I tutaj ty jako cesarzowa, Myślisz też o stabilności, tak? Czyli stabilność, nie tylko flirtowanie. No tutaj jest osoba, która lubi flirtować, która lubi romansować, ale ty w jego oczach jesteś piękną kobietą. Cesarzowa jest piękna, dlatego chcesz mu się podobać, chcesz go kokietować, adorować i chcesz również się spotykać na randki, ale chcesz również tutaj sukcesu, stabilności w tej relacji. Co myśli osoba ukochana? Osoba ukochana jest teraz samotna, pustelnik, który szuka rozwiązania na te problemy, które są między wami, jakieś blokady. Ta osoba, owszem, chce seksualności i chce miłości, chce romantyczności, emocjonalności, spotkań, Romantycznych, tak? Ręka w rękę, widzicie tutaj emocje, które przepływają, które są przepiękne, uczuciowość, romantyczność. Ta osoba pragnie seksualności, myśli o tym, ponieważ są jakieś tej problemy, szuka nowej drogi, nowego rozwiązania tych problemów, nowej ścieżki i chce tutaj, by coś się rozwiązało, tak, jakiś jest być może kryzys, problem między wami, mm, ale ta osoba pomimo to pragnie, ma w głowie seksualność i spotkania romantyczne, y, miłosne, y, uczuciowe, pełne y, męsko-damskiej, pięknej energii i myśli o tym. I szuka właśnie tutaj... Y, jak tutaj być może podejść do Ciebie jeszcze raz, ponieważ jest jakiś kryzys chyba, zawieszenie. Zobaczmy teraz jeszcze kartę Lenormanda. Co Was łączy, jeśli chodzi o Wasze myśli? Co Was łączy, jeśli chodzi o Wasze myśli? Co łączy, co Was łączy... Thank you. No, Chęć spotkania, chęć podróży, chęć przyjazdu, chęć zobaczenia się. Dobrze. Teraz schodzimy do serca i teraz Wasze osobopytające uczucia. Tutaj jest yy, podjęcie jakiejś decyzji ważne. Decyzja jest oczywiście emocjonalna. O, jest pasywność, jest zawieszenie, czyli tutaj nie ma spotkań, nie ma komunikacji. I tutaj jakby widzę Waszą pasywność, że na razie nie robicie nic, tylko czekacie, tak? Macie po prostu swoje zajęcia, swoje sprawy i czekacie, aż ta sprawa się tutaj jakoś, nie wiem, rozwiąże. Jesteście w dobrej pozycji, jesteście spokojne, jesteście w harmonii ze sobą i czekacie, aż tutaj będzie jakiś ruch, tak? Same też nie, nie decydujecie się na żaden ruch, Ponieważ jest tutaj no, jakiś kryzys, zawieszenie, tak, wszystkiego. Co, my, co czuje Wasza osoba ukochana? Jest śmierć. Widzicie śmierć tej relacji, zakończenie tej relacji. Coś rzeczywiście między Wami umarło, ale ta osoba chce, by się tutaj narodziło, coś, nowe światło w tunelu, nowa jakaś szansa, tak, zmartwychwstanie, nowe e, słońce na horyzoncie, czyli coś pozytywnego by znowu się między wami wydarzyło i tutaj karta kochanków, ta osoba chce, byście byli ze sobą romantycznie, intymnie, kochankowie, tak, pełni miłości, żaru, seksualności, widzicie jaka ta karta jest seksualnie czerwono-gorąco-silna, no ale ta osoba też widzi tu szansę na coś stabilnego z tobą, nie tylko seksualność, której ta osoba potrzebuje, bo widziałam i w myślach i w sercu ma potrzebę tej seksualności i zbliżenia, intymności, romantyczności, ale również stabilność. A z pentakli, szansa na stabilny związek, tak? Ta osoba chce, by tutaj się coś między Wami odrodziło. Zobaczmy jeszcze kartę Lenormanda. Co Was łączy emocjonalnie? Co Was łączy, jeśli chodzi o emocje? łączy Was niejasność sytuacji, nieklarowność, emocjonalna niepewność, tak? Rzeczywiście, no, jest wisielec, jest śmierć, czyli kryzys, zawieszenie wszystkich randek, wszystkich, nie wiem, jakichś zbliżeń i tutaj niejasna sytuacja, niejasność chmury, mizerna emocjonalna sytuacja, nie wiadomo teraz co, co zrobić, co napisać, co z tym co z tą relacją co dalej, tak czyli jakiś marazm uczuciowy wielka niewiadoma ok, teraz dalej idziemy schodzimy do waszych zamiarów twoje zamiary osobo pytająca to tutaj wiesz, że coś się rozlało mamy pięć kielichów coś wspominasz, coś żałujesz pełna sentymentu ta karta smutku rozpaczania, rozczarowania Chciałabyś tutaj znowu, by się coś odrodziło stabilnie, by coś było radośnie, lekko, taniec, muzyka, śpiew, byście gdzieś znowu poszli, bawili się razem. I tutaj myślisz o nim, on się pokazuje tutaj jako cesarz, czyli bardzo, bardzo silna osobowość, uparta, despotyczna, władcza, być może egoistyczna, ale dobry partner, zrównoważony, silny. Silna osobowość, niestety również y, bardzo nieraz zawzięty w swoich argumentach, w swojej racji, y, no i dumny z siebie, narcystyczny być może despota, ale y, równie cesarz jest też stabilnym, dobrym y, potencjałem na męża i partnera i kochanka. Y, no i tutaj mamy, kochani, z Waszej strony jakiś szybki ruch, tak, jakąś y, nadzieję na zmianę, na szybki, szybką akcję, na zmianę w tej sytuacji ter teraźniejszego marazmu emocjonalnego i ciszy i spokoju i konfliktu lub kryzysu, czyli chcesz tutaj jakiś ruch, jakąś akcję, by coś ruszyło, być może nawet seksualność, tak. Co myśli Wasza osoba ukochana? No, mamy tutaj bardzo silne karty, diabeł, Widzicie, jakaś manipulacja Też może być seksualna lub emocjonalna Także uważajcie Być może jest to osoba toksyczna Która tutaj Was chce Emocjonalnie ubezwładnić yy, Zmanipulować Także uważajcie Chce też ta osoba silnie bardzo Seksualności Być może jest to osoba silnie seksualna yy, Tutaj jest ta osoba Z głową w chmurach, zakochana I chce otworzyć yy, Między Wami nową szansę Chce się otworzyć, chce nowy rozdział, chce nowy, nową próbę, myśli pozytywnie, że coś może się tutaj wydarzyć pozytywnego jeszcze między Wami. Świat, oczywiście, otwarcie się, tak, na nowy rozdział Waszej relacji, znajomości. I mamy tutaj królową pentakli, czyli myśli ta osoba o Was jako o bardzo kimś stabilnym, zrównoważonym, kto jest przede wszystkim w zgodzie ze sobą i z naturą, z otoczeniem i nie robi nic przeciw, czyli wbrew sobie ta osoba wie, że jesteście też bardzo silną osobowością ale niemniej jednak chce ta osoba was w jakiś sposób tutaj seksualnie zbałamucić yy, uzależnić ma bardzo silnie yy, seksualne tutaj yy, zamiary tak, ale również dużo emocji i, i dużo chęci by zacząć z wami jeszcze raz Zobaczmy kochani, tutaj dużo seksualnych kart u tej osoby waszej ukochanej, dużo też emocjonalnych, seksualnych kart, chce ta osoba się spotkać i chce kontaktu, chce was zobaczyć, chce zacząć jeszcze raz, spróbować jeszcze raz, chce się na was otworzyć i byście wy otworzyli się również, na tą osobę, ale również stabilizacja, ponieważ mamy As Pentakli i Królową Pentakli myśli o tym, że wy chcecie stabilizacji, być może z tego nadmiernego tutaj seksualnego trybu, tak? Może się coś stabilnego między wami rozwinąć, jeśli oboje tego chcecie. Zobaczmy, kochani, co was łączy w waszych zamiarach. Lęk. Lęk. Wiecie o tym, że są straty między wami, kryzys. Macie lęki, być może oboje, że z tego już nic nie wyjdzie lub nie może nic tutaj się już dobrego wydarzyć. Oboje macie lęki. Oboje macie frustrację i wiecie, że ten konflikt, ten kryzys trzeba byłoby wysprzątać. No niestety w sumie ogólnie ten, to lustro jest dobre, ale Zakoń, zakańcza się to lustro waszymi ogromnymi stratami, lękami, yy, szkodą, która się wy, wy, wydarzyła w tej relacji i yy, jakąś frustracją ogólną, ta, którą trzeba by było tutaj najpierw posprzątać, by jeszcze między wami coś ewentualnie doszło tutaj do realizacji. Yy, dużo emocji Dużo blokad, dużo pasywnych, również tutaj kart, no i diabeł, czyli jakaś nadmierna seksualność lub toksyczność lub próba manipulacji, więc tutaj ostroga, ostrzeżenie, przepraszam. No i mm, wie ta osoba na pewno, że Ty szukasz stabilności, widzi Ciebie jako osobę bardzo stabilną, bardzo wierną sobie, tak? z którą na pewno można zbudować coś stabilnego, długotrwałego niemniej jednak ta osoba myśli też o tobie bardzo seksualnie takie lustro na dziś dziękuję wam serdecznie kochani moi no i życzę wam, by tutaj wszystko się dobrze potoczyło, bo widzę jest to raczej relacja w tej chwili jakaś pasywna zablokowana także życzę Wam by to wszystko się dobrze potoczyło i do usłyszenia już wkrótce